i wciąż jesteś, trwasz przy kopu, no ty. Wciąż rozgrywam i znajduję w Ciebie, w słowach braci i w działaniach my. Bo wszystko za wdzięczam dziś Tobie, za wszystko dziękuję. Zgadzają mi Bo wszystko Zawdzięczam dziś Tobie Za wszystko Dziękuję Boże Ci Świt. Może to myślę ja zbyt wiele, jak ja to wynagrodzę ci obok sami war to wszystko zawdzięczam dziś Tobie, za wszystko dziękuję, Boże Ci. Za dar talenty dziękuję, za drogę skająły. Wskazują mi Łasko jest Że dziś śpiewam dla ciebie Bo ty głos ty Przecież dałeś mi I pozwala Zawiększam dziś Tobie Za wszystko dziękuję Boże Ci Za dary, talenty za Dziękuję Za drogę skazają mi Bo wszystko Zawiększam dziś Tobie Za wszystko dziękuję Boże Ci Za dary, talenty za Dziękuję Za drogę wskazaną mi